przejdziemy do odcinka, chciałbym zaprosić was na pewien serwer, a mianowicie Zaczarowany Sosnowy Las Na serwerze możecie m.in. jeżeli szukać jakichś znajomości pogadać z ludźmi, możecie poszukać kogoś do gry możecie też jeżeli chcecie przeglądać obrazki, są to m.in. memy, jak możecie zauważyć, matesiak jest w grze kalkulator Możecie też pograć w różne gry w sekcji for fun. możecie też nawiązać jakieś współprace tutaj, między innymi partnerstwa zareklamować swój serwer, cokolwiek chcecie albo za darmo albo od pewnego poziomu to wszystko zależy od was ten serwer służy praktycznie do wszystkiego możecie nawet zaprosić swojego psa tutaj nie wiem, zaprosić swojego kota i zrobić, kudę, nie wiem, wojnę rapową na psy i koty. Wiem, że głupi przykład, ale wszystko to wszystko. Głównym zarządcą tego serwera a je, oraz jego twórcą jest matesia którego pozdrawiam. PS, jeżeli chcielibyście nawet ze mną porozmawiać, możecie tu wbić i popisać ze mną. Zawsze się odezwę. No to ja już Wam dziękuję i zapraszam do oglądania.